Słowa Ewangelii według świętego Jana. Było to przed świętem Paschy. Jezus, widząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby go wydać, widząc, że Ojciec dał mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, Wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do miednicy i zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do niego, – Panie, Ty chcesz mi umyć nogi? Jezus mu odpowiedział – Tego, co ja czynię, Ty teraz nie rozumiesz, ale później to będziesz wiedział. Rzekł do niego Piotr, nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał. Odpowiedział mu Jezus, jeśli Cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze mną. Rzekł do niego Szymon Piotr, panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce i głowę. Powiedział do niego Jezus, Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto go wyda, dlatego powiedział, nie wszyscy jesteście czyści. A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i gdy znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich, czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy mnie nazywacie Nauczycielem i Panem i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak ja wam uczyniłem. Jezus wieczerinku, stóp tych, którzy uciekną, gdy zostanie pojmany. Nie chcielibyśmy być potraktowanymi tak jak On. Bywają sytuacje, w których należy pozwolić, by mnie osaczono absurdalnymi pomówieniami. Pozostawiono, odrzucono, by ktoś, kto był tak bliski, na kogo uważałem, że zawsze mogę liczyć, trzymał się ode mnie z daleka. Może tak było, że kiedy uczniowie opuścili mistrza, On odczuł szczególną bliskość Ojca. W takim osaczeniu, po traktowaniu pogardliwym i nieuczciwym, mogę doświadczyć jedno z Chrystusem. Mogę cierpieć z Nim, smucić się z Nim, razem z Panem moim doświadczać osamotnienia, Zostawienia przez innych, gdy właśnie teraz ich potrzebuję. Nie za wszelką cenę trzeba walczyć o odzyskanie najpierw człowieka, ale za wszelką cenę trzeba walczyć o odzyskanie Pana Boga. Służyć tym, na których i tak nie mogę liczyć, a spodziewanie się, że mnie poprą, gdy będę coś przedstawiał, byłoby naiwnością i brakiem znajomości ludzi. Czyż nie jest to w jakimś sensie piękne, poprzez Boga przewidziane, aby służyć tym, na których się zawiodłem? Panie, Ty chcesz mi umyć nogi? Piotr nie rozumiał. Nikt z ludzi nie rozumiał i nie rozumie tak wielkiej miłości. Są miłości małe i wielkie. Te ostatnie przez niektórych traktowane bywają jako niedorzeczne, niepotrzebne, będące nieporozumieniem, bo i tak osoba, o którą chodzi, tego nie zrozumie. Ludzie dorastają powoli do zrozumienia, jeśli na coś w swoim życiu Jezusowi pozwalają. Można być blisko Pana, a nie widzieć, nie słyszeć, nie wzruszać się tym, że dokonują się sprawy mojego zbawienia. Dlaczego tak jest? Ponieważ smutek jest bliżej serca ludzkiego, jest łatwiejszy, bardziej natarczywy, od zmysłów idący, składający się z przeżywania tego, co niezrozumiałe, co ludzie nazywają zainwestowałym w niewłaściwego człowieka. Smutek był bliżej serca ucznia, nie zaś trwoga Jezusa, jego pot, jego osamotnienie. To trudne zgodzić się że mojego, Pana Boga, nie rozumiem. Piotr chodzi po skrajnościach. Nie bierze tyle i tego, co Chrystus daje. Często nie wiemy, co czynimy. Trzeba zgodzić się na nierozumienie Jezusa. Należy uczyć się z tym właśnie żyć. Jesteście czyści, ale nie wszyscy. Czyści, czyli mający dobre zamiary. Czyści to służący również tym, którzy ich nie szanują, źle o nich mówią, patrzą na nich spolitowanie. Czyści to nie zrażający się, że niewiele rozumieją, co Bóg do nich mówi, co z nimi czyni z ich życiem, ale trwający, jakby widzieli niewidzialnego. Zobaczmy, czyści to życzliwi dla nieżyczliwych, kulturalni wobec niewychowanych, nie szukający oparcia dla swojego działania w tym, co ludzie powiedzą, jak odbiorą to, co powiem, ale idący za natchnieniem ducha który pokazuje nam Jezusa, mówiąc, abyśmy i my tak samo czynili, jak On nam uczynił. Czy jest ktoś, komu nie chciałbym umyć Nog, nie chciałbym przebaczyć?